— Nie myj nigdy twarzy —— przykazywała matka. — Makijaż ci się rozmarzy. Niełatwo było słuchać. Wszystkie koleżanki wśród okrzyków radości myły się po tam na rynku. — Dlaczego nie ona? Zresztą dziewczynki nazywały ją Brudasem. — Ja im zabiły ją jak zwierzaka, którym była. Roland Tobor. Opowiadanie pod tytułem Spetyczyska. Zbiór opowiadań Cztery równe dla Lucy. Cudowny autor. Cudowne opowiadanie. Bardzo na temat. Bardziej yy, integralna część moich blogowych wpisów. Yy, to chciałam jeszcze poradzić kilka przy okazji jego książek, które mam. Akurat zbiór opowiadań cztery róże dla Lusja, niestety nie mam. bardzo poruszająca i bardzo nietypowa dla no. dla Topora. Yy, druga książeczka, bardzo dla Topora typowa – Pamiętnik Starego Gierdołu. Kolejna książeczka to Chimeryczny Lokator – wspaniała opowieść, yy, na podstawie której powstał również wspaniały film yy, Romana Polańskiego – Lokator. Ostatnia pozycja to pozycja Franza Valenta Roland Topor, Zduszony Śmiech Biografia Topora, nie jestem takim wielkim fanem może biografii akurat, ale ta książka rzeczywiście rzeczywiście mnie urzekła Tak, ale wychodząc od A no jeszcze moja ulubiona pozycja z biura opowiadań, z którym się bardzo E, najpiękniejsza para piersi na świecie. Opowiadanie tytułowe, bardzo, bardzo polecam. Zresztą wszystkie polecam. Się bardzo sobą bez makijażu, czuję się bardzo sobą również w makijażu. Chyba zajęło mi dosyć wiele lat, żeby, żeby zrozumieć, że makijaż nic nie zmienia tak naprawdę. Makijaż jest zabawą. Samo nakładanie tego makijażu, nakładanie maski jest, jest zabawą, jest. Możemy takiego efektu, który chcemy uzyskać. Ten efekt jest nam z różnych powodów potrzebny. Lub też może być częścią naszego stroju. Fajnie jest się nim bawić. Natomiast niedobrze jest przywiązywać do niego zbyt dużą uwagę. I tego się musiałam nauczyć. Nigdy nie malowałam się często i nigdy nie malowałam się jakoś bardzo, bardzo mocno. Natomiast kiedy się malowałam, miałam poczucie, że jestem trochę kimś innym. Może bardziej sobą, teraz mi się wydaje, że bez względu na to, co na siebie włożę i się maluję, po prostu jestem sobą, dążę do bycia jednością. I zdaję sobie sprawę z tego, że to straszliwie banalnie brzmi, bo przeważnie rzeczy, które są głębokie, yy, banalnie brzmią, jako język poznawca yy, nie chciałabym tego mówić głośno, ale, ale powiem, yy, niektóre rzeczy trudno jest wyrazić słowami. Bardzo, bardzo chciałabym wszystko umieć wyrazić słowami, głównie słowem pisanym. Bo język pisany jest mi chyba bliższy niż mówiony mimo wszystko. Ale nie zawsze się da, a jak już się da, to to brzmi banalnie. Także tak, to O których będę trochę mówić. I chciałabym też yy, zaznaczyć tutaj, że yy, o tym już wielokrotnie wspominałam na blogu. Mam taki dosyć duży talent nie, yy, nie zarabiania na rzeczach, na których zarabiają inne osoby. W związku z tym, wpis oczywiście, i, i cały film nie jest sponsorowany przez firmę amerykańską ani przez żadną inną firmę. Yy, po prostu odkryłam te kosmetyki. 국민의드라, <목소리도> Tylko chciałam zrobić makijaż. Bo byłam na, na takim kursie szkolenia sztuk makijażu i dostałam certyfikat. Certyfikat niezależnej konsultantki taki Zaraz pewnie gdzieś się pojawi, pojawi zdjęcie, jak ogarnąć to zrobić. I właściwie jedyne, co z tego certyfikatu zrozumiałam i co jest dla mnie ważne, to to, że że jestem niezależna i to jest dla mnie bardzo ważne, bo w ogóle niezależność w życiu jest dla mnie ważna, zwłaszcza w życiu artystycznym, yy, więc jakoś tak mi raźniej że mam która jest niezależna. Podobno umiem malować, yy, nie mam świadomości takiej, że rzeczywiście maluję jakoś świetnie, ale sama siebie lubię ma malować yy, ten poranny, makijaż zajmuje mi 5 minut, it's just szokowało, że kiedy przyglądałam różne, różne filmiki na temat y, robienia makijażu, na tym szkoleniu też pojawiła się ta kwestia, dziewczyny malujące często, często podkreślają, że ważne jest to, żeby zmieć makijaż. Myślę, że, że taką najlepszą konkluzją będzie ten tekst. Miejcie się dziewczyny. Nie znacie dnia ani godziny. Ja bym Także tak, miejcie się oczywiście, że się miejcie. Ja przyznaję, że długi czas, no oczywiście zawsze zmówiłam makijaż i mam nie twarz przed przedpaniem. natomiast rano i dopiero wtedy nakładałam makijaż. Nie bawiłam się w kremy czy yy, żalę do twarzy, głównie dlatego, że jest strasznie w nich błyszczałam. Yy, poznanie konsultantki Mary Kay, która mi trochę opowiadała do kosmetyka i yy, sprawiła, że to byłam normalna jeszcze raz 30 kosmetyków Mary Tak, teraz mam ich strasznie dużo, ale yy, wytłumaczyła mi, że nałożenie makijażu i nałożenie tych wszystkich kremów wcale nie sprawi, że mi się ten makijaż będzie przesuwał i, i jeździł po twarzy tylko jak dobrze dobierzemy kosmetyki zarówno do mycia twarzy jak i do malowania się później to wszystko będzie dobrze i, i tak jest rzeczywiście moja twarz żelem albo <grym> rzeczywiście dwa razy dziennie i nakładam krem również dwa razy dziennie oraz krem pod oczy i wszystko gra. Nawet w tym pięciominutowym makijażu poranem Tam pakuję się do pracy, i tak, i zawsze mi się przygotować wcześniej, i nigdy tego nie robię. Tak, więc jeśli chodzi o jakieś takie przygotowanie skóry do makijażu, ja rzeczywiście te kosmetyki stosuję już chyba 9-10 miesiąc, i jestem z nich bardzo zadowolona. Bardzo dużo mi polepszyły, polepszyły kondycję mojej skóry. Zacznę je może wymieniać. Taki podstawowy zestaw do pielęgnacji y, twarzy, który ja stosuję i który bardzo, bardzo polecam, to jest y, taka linia Time Wise w y, y, Wise, Mądrość, ja nie wiem, w ogóle tutaj chyba coś nie, nie widać tak dobrze, jakbym chciała, żeby było widać, ale on jest różowy. Y, tak, y, tak, to jest mleczko, ona, ona ma taki delikatny peeling w sobie, dwa razy dziennie, on jest bardzo delikatny, nie, nie, nie zrobi nam krzywdy. Usuwa, usuwa wszystkie toksyny wieczorem. E, dobrze jest zacząć od płynu do demakijażu twarzy. Właściwie demakijażu oczu, on jest beztłuszczowy, tak, on ma takie dwie, dwie fazy. Jak się go tak troszkę wstrząśnie, to jest ok. E, zmyć nim powinno się jedynie oczy, Ten, jak się. się całą twarz tym mleczkiem, o którym powiedziałam i ona to mleczką, rzeczywiście usuwa całe resztki makijażu także jest, jest po naprawdę fajnie On ma, to też ma w sobie tonik również, więc potem tak naprawdę nie dużo trzeba już na tą twarz nałożyć w tej serii z, z, tej, z to można tego, już wszystko razem jest dostępny też krem Dostępny. i to też to potem, powiem na ci twarzy. Yy, ostatnim punktem programu wieczorem jest yy, krem na noc. On zawiera witaminę, bo mam zawsze wrażenie, że tak skóra tak sobie te witaminę i że to jest fajne. I yy, yy, to jest krem na dzień, czyli analogicznie też krem na twarz, tylko rano. Jeśli chodzi o yy, jakieś problemy ze skórą, wspaniała maseczka, którą można przykład raz w tygodniu zrobić z węglem aktywnym. Ona się nazywa Clean Proof. Też ją mam. Ostatnio ją nabyłam po raz pierwszy, bo dostałam taką próbkę od mojej konsultantki, kiedy jej rzeczywiście moja skóra potrzebowała, Także dziękuję za to. Oprócz tego można sobie też zrobić raz na tydzień Mikrodermat mikrodermatobrazję. To jest również coś, co dostałam od konsultantki w formie próbek. To jest, Ona się składa z dwóch kosmetyków. One są mini, one są w wersji mini, normalnie w katalogu są oczywiście większe. Ta, ten mały, pierwszy kosmetyk, to jest coś, co się nakłada po umyciu twarzy, na troszeczkę wygodną twarz i wciera, to jest peeling. Wciera się, wciera, bym jakąś fajną pysięć, tak około 3 minut i pośpiewać, bo takie jest strasznie nudne. Jeśli się zrobi za Wszystko zrobię i wytrze, to trzeba sobie tak wklepać taki, taki kremik bardzo niedużo. W ogóle tych wszystkich produktów używa się bardzo, bardzo niedużo. Yy. I ten krem samej kapory. Yy. Nie czy nie ma sensu zrobić takiego bilingu bez zamknięcia? Dwa dni temu robiłam łóżeczkę Ona jest taka fajna, czarna. Bardzo, bardzo mocno oczyszcza i bardzo, bardzo mocno tak zwęża pory, chyba W związku z tym naprawdę to czuć. Zostawia się ją na twarzy na 20 minut, później zmywa i to jest 20 traumatycznych minut, ale dobrze jest się czymś wtedy zająć. Te rzeczy dwa razy w tygodniu to maseczka i y, mikrodermaprazja, znaczy raz raz na tydzień albo raz na dwa tygodnie, wymienię w zależności od tego, jak, jak ich potrzebujemy. Na, na, wyczyszczenie twarzy jest jest maseczka z węglem, y, a do takiego odświeżenia, do młodzenia, y, mikrodermaprazja. Y, ostatnio ta sama dziewczyna. Także Na pewno odmłodzić skórę się przyda. Oprócz tych więc to są takie kosmetyki ClearProof i mikrodermatazje, które teraz na jakiś czas już mamy. Tych, tych tej z serii TimeWise używam codziennie i nie do tego namawiam osób, które je już nabędą. Oprócz tego używam codziennie. Dwóch rzeczy, jednej używam codziennie, a, a drugiej używam raz na jakiś czas. Ta druga, od której zacznę, to jest peeling do ust Satin Lips, to jest w ogóle series. Ja sam używam rzeczywiście codziennie, on, jest, on sprawia, że te usta są rzeczywiście no, dobra Naprawdę. A ja mam chyba trochę problem z pierwszymnięciem usta, zwłaszcza mieszkając na Podhalu, gdzie jest sucha powietrze, smog i tego typu historię, więc bardzo to polecam. Obydwie wszystkie te rzeczy, to znaczy umyłam dzisiaj, zrobiłam dzisiaj przed tym makijażem, czyli umyłam twarz meczkiem. Nałożyłam krem pod oczy, nałożyłam krem na cień, zrobiłam sobie peeling ust i nałożyłam satynowy balsam na, na te właśnie. I jeszcze jedną do mnie taką podstawą makijażu, chociaż był farmaceuta się nie do końca ze mną zgadza, że tak powiem być podstawą makijażu, są krople z tarazoli. Już, już zrobiłam wcześniej, to, to wszystko jest na mnie i we mnie yy, się jakoś przenika. Jeśli chodzi o to, jak robię makijaż, to zaczynam od jednej ważnej rzeczy, yy, czyli od miski z wodą. Yy, ja mogę tylko pokazać, że mam tutaj taki. Muszę, muszę mieć możliwość wymycia rąk ja się strasznie brudzę, bo muszę. Strasznie. Więc jeśli nie mam jakichś chusteczek, to lepiej mam możliwość wymycia. Rąk. Chciałabym też jeszcze pokazać jeden produkt Mary Kay, bardzo fajny, Chase the Rainbow, nie wiem dlaczego Chase the Rainbow, to nie mam żadnego pojęcia, jak to jest, jaki to ma związek przyczynowo-słodkowy z tęczą, aczkolwiek ten, ja tak, w dzisiejszych czasach warto, warto propagować tęczę, ja. więc ją propaguję. ma przepiękny zapach, oprócz tego zostawia, i to jest w ogóle, bo nie powiedziałam tego, że to jest żar podproszycy, oprócz niego, do ciała, Bardzo, bardzo słaby panie. Chciałam tylko pokazać, że moje się ładnie. rzecz. Yy, mianowicie, no tak zauważyłam, że mm, te wszystkie mm, specyfiki na niedoskonałości skóry, prawda, mówimy tak, że coś jest na niedoskonałości skóry i yy, strasznie mi się podoba to sformułowanie, tak z językowego punktu widzenia, bo to oznacza, że jeśli skóra ma niedoskonałość, to oznacza, że jej normą tej skóry jest doskonałość ale takie mam wrażenie i to mi się strasznie podoba, że okej, to jest jakieś coś, mam tutaj czerwonego, coś, mam tutaj jakiegoś innego. Nie, nie czerwonego, ale to jest po prostu niedoskonałość mojej skóry. Moja skóra generalnie jest doskonała, przez chwilę jest niedoskonała, więc trzeba na coś tam naciepać i będzie dobrze, więc to jest fajne. Ok, teraz tu miska z wodą Ja sobie jej przełożył, to znając moje manualne.